Koło to bez wątpienia najbardziej fundamentalny kształt we Wszechświecie. Koliste są orbity planet, koła pojazdów. Również na poziomie atomów dominuje kształt koła. Koło pojawia się wszędzie. Warto więc poznać cechy tej niezwykłej figury geometrycznej. Kiedy ludzie wynaleźli koło, znali już ten kształt na przykład z Księżyca w pełni. A zatem, co to jest koło? Otóż, Koło to powierzchnia ograniczona okręgiem, czyli linią krzywą będącą zbiorem punktów leżących w równej odległości od środka. Wszystkie te punkty są tak samo odległe od środka. Ta odległość od środka jest stała dla danego koła i okręgu. Te jego cechę nazywamy promieniem. Ta odległość jest wszędzie taka sama. Jeśli tu są 3 centymetry, to tu będzie tyle samo. I tu także. Ta wartość jest stała. Koło to zbiór punktów leżących w danym promieniu. To jest właśnie promień. Kolejna cecha koła. Ktoś mógłby zapytać, jaką szerokość ma koło. Jak szerokie jest w najszerszym miejscu, czyli przecięte przez środek? Jaki ma tam wymiar? To nie musi być ta linia, równie dobrze mógłbym ją poprowadzić tak. Byle przez środek. Nie w ten sposób, bo ta linia nie jest w najszerszym miejscu. Przez środek można przeciąć koło w wielu miejscach. Wiemy już, co to jest promień i wiemy, że zaczyna się w środku koła. Więc nasza linia to właściwie dwa promienie. Jeden promień i drugi promień. Taki odcinek tnący koło przez środek nazywamy średnicą. To jest średnica koła. Między średnicą a promieniem jest prosta zależność. Średnica jest równa 2 razy promień. Kolejną cechą koła jest długość jego okręgu. Wyjmujemy taśmę mierniczą i mierzymy koło w ten sposób. Jak nazywa się ta odległość? Obwód. To jest obwód koła. Wiemy już, jak się ma średnica do promienia, a jak się ma do nich obwód. Jak się ma obwód do średnicy i promienia? Wiele tysięcy lat temu ludzie z wielkim zapałem mierzyli promienie i obwód różnych kół. Używali różnych jednostek. Ale jeśli, dajmy na to, zmierzyli, że obwód wynosi około 3 to wychodziło im, że średnica jest równa około 1. Interesuje nas ta proporcja. Zapiszmy to inaczej. Stosunek obwodu… do średnicy. Stosunek obwodu do średnicy. Załóżmy, że mieli takie koło i zmierzyli jego obwód. Obeszli całe koło, przeliczyli stopy na przykład na sążnie i okazało się, że ma ono mniej więcej 3 sążnie w obwodzie. Gdy zmierzyli średnicę koła, wyszło im około jednego sążnia. Stosunek obwodu do średnicy wyniósł w przybliżeniu 3 do 1. Obwód był 3 razy większy od średnicy. Ale tak było z tym kołem. Weźmy inne, niech będzie mniejsze i bardziej współczesne. Ktoś zmierzył jego obwód i otrzymał 6 cm. W przybliżeniu, bo miał kiepską miarkę. A potem zmierzył średnicę i uzyskał mniej więcej 2 cm. Następnie policzył stosunek obwodu do średnicy. Okazało się, że wynosi on około 3 to stała cecha wszystkich kół. Stosunek obwodu do średnicy jest zawsze taki sam, bez względu na jednostki. Potem powstały dokładniejsze miarki. Zmierzyli średnicę swojego koła i uzyskali dokładniej 1. Po zmierzeniu obwodu otrzymali wynik 3,1. Ciąż w przybliżeniu. Już tym ludziom wyszło nieco więcej od 3. Później mierzono coraz dokładniej, i po wielu kolejnych, coraz lepszych pomiarach uzyskano liczbę 3,14159. Dodawali kolejne cyfry, a liczba wciąż okazywała się niedokładna. Tak powstała iście magiczna liczba o fundamentalnym znaczeniu, bo koło jest fundamentalnym kształtem dla Wszechświata. Ta liczba określa proporcje każdego koła. Uznano ją za tak ważną, że otrzymała nazwę. To jest liczba pi. Najczęściej zapisuje się ją grecką literą Pi, która wygląda tak. Kryje się pod nią ta liczba. Chyba najbardziej fascynująca na świecie. Wiemy już, że określa stosunek obwodu do średnicy koła, ale w trakcie swojej przygody z matematyką zobaczycie, że przewija się niemal wszędzie. To najmocniejsza przesłanka skłaniająca do przekonania, że we wszechświecie istnieje ład. Zobaczmy jednak, jak można ją wykorzystać w naszym zadaniu. Wiemy już, że stosunek obwodu koła… obwodu koła… do jego średnicy… Mówiąc stosunek, mam na myśli wynik dzielenia obwodu przez średnicę. Do jego średnicy jest równy pi. Pi to ta liczba… Mógłbym tu napisać 3,14159 i tak ale nie ma sensu skoro można to zastąpić prostym symbolem. Co z tego wynika? Możemy pomnożyć obie strony przez średnicę i wyjdzie nam, że obwód jest równy pi razy średnica. Albo, ponieważ średnica to dwa razy promień możemy napisać, że obwód jest równy pi razy 2 razy promień. Ten wzór najczęściej zapisuje się w taki sposób: 2πr. Spróbujmy zastosować go w praktyce. Powiedzmy, że mamy koło. Takie koło i znamy jego promień. Jest on równy 3. Napiszmy to. Promień jest równy 3, powiedzmy, że 3 metry. Jaki jest obwód tego koła? Obwód koła jest równy 2 razy pi razy promień… 2 razy pi razy promień, czyli razy 3 metry. To się równa 6 metrów razy pi, czyli 6 pi metrów. Mógłbym to przemnożyć, bo pi to liczba równa 3,14159 i tak 6 razy pi to będzie 18 i wiele liczb po przecinku. Można skorzystać z kalkulatora. Ale zwykle pozostawia się pi, bo każdy wie, ile wynosi pi. Gdybyśmy to pomnożyli, uzyskalibyśmy 18 i kolejne cyfry po przecinku. Nie mam kalkulatora i nie chcę mi się liczyć tych cyfr więc zamiast tej długiej liczby pozostawię 6 pi. Chyba jednak wynik byłby bliższy 19. Ale zadajmy inne pytanie. Jaką średnicę ma to koło? Ile wynosi średnica? Skoro promień wynosi 3, to średnica 2 razy tyle. 3 metry razy 2, albo 3 plus 3 metry, czyli 6 metrów. Obwód wynosi 6 pi metrów, średnica 6 metrów, a promień 3 metry. Spróbujmy teraz odwrotnie. Narysuję kolejne koło. Wiadomo, że jego obwód wynosi 10 metrów. Obwód koła czyli droga, jaką trzeba przejść, żeby je okrążyć. Mamy obliczyć, ile wynosi jego średnica. Jak wiemy, Średnica razy pi, albo pi razy średnica, równa się obwód, czyli w naszym przypadku 10 metrów. Teraz wystarczy podzielić obie strony przez pi. Średnica będzie równa 10 metrów przez pi, albo 10 przez pi metrów. 10 przez pi to liczba. Można wykonać to dzielenie na kalkulatorze i wyjdzie 3, coś tam metrów. Umiem liczyć takie rzeczy w pamięci, ale 10 przez pi to też liczba. Można ją tak zostawić. A jaki jest promień? Promień to połowa średnicy. Skoro ten odcinek to 10 przez pi metrów to długość tego odcinka będzie równa 1 druga razy 10 przez pi metrów. Tę dwójkę można skrócić… I w liczniku zostaje 5. Wynik wynosi więc 5 przez pi. Promień jest równy 5 przez pi. To nic trudnego. Jedyne, co sprawia ludziom problem, to zrozumienie, że pi jest liczbą. Pod tym symbolem kryje się 3,14159 i wiele dalszych cyfr. O liczbie pi i jej wartości napisano tysiące książek. No, może nie tysiące, ale bardzo wiele. Ludzie piszą o niej książki, ale pi to tylko liczba. Wyjątkowa, ale liczba. Jeśli ktoś bardzo chce uzyskać normalnie wyglądającą liczbę, może to sobie przemnożyć, ale zwykle zostawia się pi w spokoju. Na tym skończymy, a następnym razem omówię pole koła.